Właśnie nakręcamy weekend i Lato w RMF Max. To jest Lato na Maxa, za nami DJ jest to jego secret. A to jest jedna wielka tajemnica, bo za wiele z tych pozdrowień nie rozumiem, ale tak czy siak uważam, że są to jedne z najsłodszych pozdrowień, jakie robiliśmy w ramach naszej zabawy. Z pozdrowienia z wakacji. Zresztą posłuchajcie sami. Jest mała, dwa to um, nie jak... i nie wydały ja był nakładów. Kłod... Łatwa się to jakie wiesz, bo si szalala na już zrozumiałem tylko z IVOS bo wcześniej chyba bada się ła ale głowy nie dam. Pozdrowienia na Maxa. Takie właśnie podróżki otrzymaliśmy za pomocą aplikacji Max Connect. Jeśli jeszcze nie macie jej na swoim smartfonie, to szybciutko ściągajcie jest darmowa. No i oczywiście kostą, na każdy można poczucić na Nagrazę na to fajnie. Słońce, woda, piasek. Zajmę betoniarka. Serdeczne pozdrowienia z moich wakacji. Pozdrowienia z wakacji z celaptopa! Już teraz ściągnij aplikację Max Collect. Naprawdę wypasione pozdrowienia z wakacji.